Powtórne przyjście Jezusa obudza mnie do zrozumienia, jak lepiej odnosić się do ludzi, ponieważ wierzę, że Jezus już wkrótce powróci. Każdego poranka, zanim wyjdę z domu, modlę się z moją ukochaną żoną Nancy, prosząc Boga, aby przygotował nas na ten dzień, aby pobłogosławił konkretne sytuacje i abyśmy zrozumieli, co Bóg chce, byśmy uczynili. Chcę Wam powiedzieć, że bycie połączonym z Panem każdego dnia i zdanie sobie sprawy, że On wkrótce powróci dla ciebie i dla mnie, musi uzmysłowić nam, że musimy coś zrobić dla Boga właśnie teraz. ASI jest jedną z tych dynamicznych organizacji, które poruszają nas, kiedy uczestniczymy w kongresie i angażujemy się w dzielenie się Jezusem w miejscu pracy każdego dnia. ASI jest czymś, co pomoże wam lepiej zrozumieć waszą rolę, w Wielkim Dziele Głoszenia Trójanielskiego Poselstwa. Pozwólcie, że powiem wam, że sednem Poselstwa Trzech Aniołów jest sprawiedliwość Jezusa Chrystusa. Cóż za radosny i cudowny temat do dzielenia się w pracy. Dlatego chcę zachęcić każdego z was do stania się członkiem ASI. Nie tylko wzbogaci was osobiście czy wasze rodziny, ale także da wam umiejętności, które naprawdę pomogą wam poznać Chrystusa i dzielić się Nim, kiedy zbliżamy się do Jego powtórnego przyjścia.